Siemanowicowie, a w dzisiejszym odcinku spróbujemy odtworzyć akcję Dreama z jego Menhuntów. Myślę, że nam się uda. No i co, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli taki kontent Wam się podoba. No i jak będzie dużo łapek w górę, to zrobimy z tego serię. Może będzie więcej takich akcji i odtworzenia. A już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dobra. No, zostaw. Dobra, także pierwszy trik to jest skok y, ze z, około 100 kratek. Y, tam, nie tam, tam do wioski. Nie, nie ma prób, nie ma prób. Myślę, że po prostu wykonamy to. To co, Bruwa? Y, ty pierwszy idziesz, co nie? Na, na dwa hity, więc po prostu cię zespamuje. No, bo. no Po że... prostu jakby uciekać, co nie? Jakbyś sam nam uciekał. No nie hitłeś mnie ty, Lausie! Dobra, to stoi tam, stań tam po prostu. Ej, Lecz. to tak nie działa, no! Halo! Ruba, tak jak tam? Daka się Wylądowałeś? Dobra, muszę, muszę zrobić rozpad, a ty mnie musisz uderzyć. No. Ale poleciałeś! O! O! O! Trafisz? Nie, nie tra Trafiłem, nie trafiłem. Dobra, teraz ja, teraz ja, teraz ja. No, no, no, czekaj, ja się tutaj zostawię. Dożę ci... O, dobra, hitność. Zrobię, zrobię, zrobię. Aj, centymetr. A, Aj, za, za daleko, dobra, za daleko. Ty ja. Jeszcze, bo ty mnie raz hitność. trzeba spamić, co nie? Dwa razy się. No, bo, ale no, nie dałem rady ci dwa razy hitnąć. Nie no, dajesz, dajesz, dajesz. Też dwa razy dostałeś się. chyba. Jestem! No Jestem! Da się, da się! Dzień dobry! Chodź do mnie, teraz ja chcę spróbować. No i.. Je... Ale poleciałeś. Co? To dajesz. Tylko dwa razy ja musisz jakby coś ja spamić. Przed, ja się patrzę przed siebie, żeby cię spamnął. Raz chyba wyżej. Jest! Zabierczył nice. teraz! Jest! Nice! Ej, dobra, Dobry, da się, zaliczone. Zaliczone. Ej, to jest Pierwszy. łatwe zresztą ci powiem. Dobra, Dream, słaby jesteś. jeden po 1 słaby, słaby Dream. Dobry, nie, no, łatwie, no, łatwie, Tylko dwa hity musiał dostać. To, to był czynnik życia. Nie no, łatwitkę, Ale to nawet no to na oko to zrobiliśmy, na tego nie wliczałem. No właśnie, Dream jest słaby po prostu. To. Jeszcze raz, hitnij mnie, hitnij mnie. A, super jesteś. <laughs> no tak, jednego Dobra, to lecimy drugiego. To Dobra, Boruwa, to jakby musimy poczekać. Tu będzie łódka. Dobra, pierwsze pierwszy spawnowanie gasta, zobaczymy co ja się zadziała. E, no dobra, to ci spawnuj gasta i lecisz. Leć. Jej, <grym> <się uciek>. <grym> <grym> nie, pojecie! Chyba przeżyłem, No to nie wiem, że to trzeba tak klikać. Dobra, jest raz. nie. No nie, chyba gast piszczy. Dobra, spawnuję tysiąc gastów. Teraz się uda. Dobra, robię to. Dobra, widzowie, patrzcie. to łódki! Nie udało Tylko się. to coś zwalę. Dobra. E, dobra, teraz uda mi się na 1000%, bo tam jest gaz. Ja mam do ciebie, do łódki. Nie! Przypłynąłem! Byłem, byłem na gaście, byłem na gaście. Byłem na A? gaście. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, powtórkę chcę. Dobra, widzowie, gaz się w lawie wcześniej spakował i teraz... Teraz to jest ta chwila, bo to są dwa gasty Dolecę, dolecę, dolecę, dolecę na luziku Jaki Dobra, jednak go. nie dolecę, jednak nie dolecę, wracaj tu gast. Koczę ja na tak niego! Nie Dobrze, zabiję go Zabiję ty to nie to, co chciałem osiągnąć Znowu dostałem! <grywa>, co ty robisz? Nie, nie lataj nie tutaj Patrz, zrobię 180 Będzie kontent. patrz Patrz na mnie, patrz, patrz, patrz tu No Widzicie? Waj <laughs> na 180. Borwa... Uważaj, leci w ciebie! Nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, pat, pad. No nie! Dostałem! <laughs> A gdzie jest ta 180? No tutaj, tutaj? No Nie tu, Ale... no tu. Tak, tu. Tu? No, no dawaj. No zrobię. Ale ja teraz zrobię, żeby było ładniej. No. <laughs> dobra, rób. Ja Tylko się przestań sprakać. palić Pura. może. Ale dobra. poczekaj, najpierw zrób gasta i wtedy zrobimy ten trik. Ale ja plecami to zrobię. Nie, nie zrobisz tego plecami. Założysz się? <laughs> no to przeleć sobie na gaście. W musisz no płynąć, dobra. żeby to zrobić. A wtedy ja się obrócę, zrobię sobie wysiątkę. Czekaj, plecami jadę. Jadę, jadę, jadę. Właśnie gaz do ciebie strzela właśnie. Ten, ten na gaście! Dobra, teraz ja to robię! Byłem na gaście! Jestem na gaście! Jestem na gaście! Dobra, byłem! Dobra, dasz się, dasz się, dasz się! Gotwiutko! Okay, to Dasz się, tylko trzeba było yeah. pospałnić yeah. tysiąc yeah. gazów. Albo trzeba mieć farta dreama. Że oh! idealnie gaz ci wleci pod łódka. Co Dobra, także kolejną rzecz... Czemu strzałę w głowie? Wróba, wyjaśni mi skąd... skąd to strzała. Ja nie widzę. Ja muszę mieć strzałę. Tak z boku w głowie, dobra. Dostępną konkurencją oczywiście. Konkurencją? klaczem Dream'a, trikiem no, na To jest scaffolding oczywiście Ale więc tak, spróbujemy najpierw scaffolding'a jeśli chodzi o e, Dream'a czyli wiesz, skakanie po górze, a potem jako e, Tobiasza, czyli w środku, że tak no da dajesz, teraz biegnij tak, tak to widać z drugiej perspektywy aktualnie tak, dobra no i tak dajesz bróbo, leć, bie, czekaj, nie będziesz mi tego mogę cię w ogóle nie to zniszczyć? nie możesz tego zniszczyć a tak jak Dream mam teraz zrobić? No jak Dream o. O, nie, nie, nie, nie. Dobra, to Prawie teraz było ja. jak Dream. Prawie było jak Dream, ale jedno wyszło. Było Także to wygląda dream. z mojej perspektywy tak, że się robi tutaj taki magiczny jeden klocek właśnie w ten sposób. Wrywa chciał mnie strollować. Ja, ja idę za tobą. I to tak właśnie wyglądało u dreama. E, tylko no, trzeba to trochę dłużej robić o to chodzi. O! Czemu to tak do góry?! Ale skam. Ja, ja mogę zrobić tak, jak popiasz gaming, jak ktoś. Eee, I teraz ja też <głos> próbuję, jak Tobiasz gaming właśnie. Ile to tego to mam, bezi. co jest? Jak popiasz gaming jest odpowiedź. Teraz ja... A ale... ja myślałem, że to przeżyje. Super. Dobra. I teraz spróbujmy jakby biec. No, mm, pół serca ja, znowu, jest. co jest? Jak na mechantach. Dobra, ale da się. Jak widać da się zrobić w ten, w ten sposób. Na 1.16.5 teraz jesteśmy. Nie wiem jak na nowszy. Dobra i pa. pa. Ja umiem co teraz. dwa wytajmingować. Ale Raz, dwa, raz dwa. Ja miałem o trzy nawet. No dajesz. No nie wiem może tak na. Było, ale nie zadziałało. Przepraszam. Dobra, next. Nie no patrz, no, patrz. patrz Czekaj, jeszcze ostatni raz chcę. na to. No i. Dobra. Ja Mniej lepiej nie lepiej nie. Jak zrobić next next next tego. Ja e, Chyba jeszcze ostatni next I Najlepszy, o, najtrudniejszy. Jele, co ja zrobiłem. No, także stawcie subika co tego, bo no przy tym będziemy się mega trudzić, mi się zdaje, co nie? próba to już wiesz. Tak? Ja nawet nie wiem co. No, to się zaraz dowiesz, to chyba będzie najtrudniejszy. Jak Dobra, też ale... spać do tego? Jak spadasz do tego? Przy tym to ostatnia czy próba tak jeszcze tak i zaraz Wam powiem. Dobra, ej teraz idzie dobrze. Ja to kiedyś umiałem, Dobra, dobra, zapachnie. to trzy mogę też robić Co dwa chyba jest bardziej bezpiecznie, ale to trzy jest szybciej A tak można, on chyba, nie wiem, on chyba co trzy robi, co, nie? Żeby nie spaść. ale ja wiem, że można po prostu biec i sobie spamić w to A to, no, tak, to są no. Dobra, no. teraz szybko zabiłem Borówę Na szczęście No i co, dobra, idziemy do następnego DREAM! What? MY Ostatnim trikiem będzie niesamowity klacz łódką. Dokładnie to jest 80 bloków, a tu jest 45, można z tym Ja się bardziej boję, że łódki nie walne. Pomiędzy to to, tym a tym jest, jest. E, 60 bloków równo. Tak jak na Dreamie. Także brwa pierwszy walisz lub łódkę. No ten człowieku, nie tak to się <laughs> robi. Nie potrafi się bawić. Nie no nie Także wami. najpierw trzeba bardzo szybko skraftować łódkę, więc sobie to można wytamingować. Albo nie, ja bym jeszcze spróbował jak tutaj w, e, w tym po prostu w tej książce, gdzie mam wszystkie craftingi to szybko włączyć, bo po prostu raz klikam tu i z shiftem to włączam i szybko biorę na mój ostatni slot i walę łódkę. Trzeba tylko dwa razy kliknąć. Ja próbuję, ja próbuję. No to próbuj bruba. No. Weź na crafting. Ja najpierw spróbuję szybko tutaj zrobić łódkę i teraz walnę na przykład tam na dole e, łódkę. zobaczysz czy w ogóle umiem. Ja nie potrafię walnąć łódki. Aha. Dobra. E, chyba mam zrobić triple clicka, mi się zdaje. Dobra, teraz. Dobra, ja mieć. jeszcze raz spróbuję. Ja najpierw spróbuję. Jak? Myślę, że najpierw spróbuję tutaj, na tym, co nie? Ja Tylko nie tą łódkę komu... na dole. Tą łódkę na dole zniszczę. Możesz mnie nie bić! <głosy> Dobra. Mam łódkę? Nie, Zrobiłem łódkę w po... Nie. Łódkę i nie wolnąłem Kurde ja, ja jestem jakiś opóźniony w czasie, serio Ja nie potrafię, jestem... no nie potrafię tak tego zrobić Ja robię tym ja craftingiem traf... po prostu Tylko ja mam na samej górze, wtedy jest bliżej tego No ja też tak mam właśnie Ale ja nie zdążam kliknąć Ja klikam tylko w tą łódkę, zdążę kliknąć Mam łódkę? Wolnąłem! Zrobiłem w powietrzu łódkę i wolnąłem Tak jest Dobra, da się, da się, da się Serio? Nie wiem Tylko, wiecie co? Jest gorzej, bo jak my skaczemy stąd od razu To jest mniejszy rozpęd, mi się zdaje W Minecraft'cie Musisz? Bo jak tam mamy skoczyć, to trzeba z kontrolem skoczyć, mi się zdaje A wtedy I szybciej tego... się leci tak, no. łatwiej, tak? No, tak jest łatwiej chyba, ale zobaczmy Spróbuję może najpierw ja nie... na game modzie, czy ja, w Ja nie zdążę, tak się da. Ja nie znam ja nawet tej craftingu, w sensie tej... Dobra, teraz tej nie błudki. skraftowałem łódki, ale już klikałem. Najgorsze to jeszcze raz shiftem szybko kliknąć. Fajnie co, że długo się spada, bo to jest mega wysoko. Ale spróbujmy może tam najpierw kliknąć, na game modzie samym. Ja nie zdążam naprawdę tej łódki zrobić, tu jest bardzo e, e, bo... szybko. Nie, tu jest mega szybko, tu jest to mega jest... szybko. Ja tu bym nigdy w życiu nie szybko. kliknął. Albo czekajcie widzowie, przetestujmy. Czas z przodem, czyli w ogóle spróbuję kliknąć przodem, a z czas boss, bokiem, czy da się bokiem kliknąć. Najpierw przodem ze sprintem. Nigdy w życiu bym tak nie zrobił. Nie, to, to tak się nie dało, według mnie. Nie wiem, jak on to zrobił. On musiał mieć jakiś movement boga albo jakoś to craftować mega du, Nie wiem, szybko. No dobra. My to robimy jeszcze z tą książką. On to musiał rozkładać. No i my to robimy... no. Ale chyba rozkładanie jest szybsze niż ta książka, mi się zdaje Jak sobie przygotujesz wszystko Tylko on pewnie sobie to wiesz, tysiąc razy uczył się craftować łódkę <grych> Dobra, a teraz spróbujemy bokiem, na przykład z tego craftingu, bo jest bliżej I bez sprinta, po prostu bokiem skoczę, poczekaj nie ja wezmę sobie do pierwszej ręki tego, dobra Ja nie zdążam od tej łódki skoczyć, Ej, teraz, teraz, jest chyba, teraz jest chyba wolniej, mi się zdaje Tam od razu pojawiało się, znikało, a tu przez, nie wiem, jakąś Jakieś kilka milisekund się pojawiło. Chodź Burwa. Weźmy mnie, weź mnie jakby, jakbyś na Manhuncie mnie zaczął kikać, co nie? Jakbym zaczął coś. Jakbym chciał sobie skraftować coś w powietrzu, bo nie miałbym żeby się skloczować. Nigdy w życiu. Tego nie, tego nie przewidzę. <grym grym grym> no. E, no poczekaj, poczekaj jeszcze raz chcę, zaraz, tylko mi się zaczyna. No, to, pan, to pa, pokażę ci Trika. No. To jest trik z kilometra? Dobra, weź mi dobra, weź jeszcze raz. No dobra. Jakbym na przykład na Manhuncie, że cię raz walnę i na przykład no. wygrałbym wygra... <grywa> na Manhuncie widzowie. Wygrałem, eh? A... <grywa> dobra, chodź tutaj. Do. No i weź, jakbyś mi zaczął bić, co nie? Nie, Aj, szans. No. nie ma szans. Nie ma nie Trudno by to było w powietrzu. Chyba, żebyś mapę. zaczął mnie gonić. Tak nagle weźmy zróbmy taką platformę, że na przykład zaczniesz mnie gonić. Ale tu łódek leży na ziemi. Weź stań na końcu tej platformy jakby. Okej, tylko zrobię sobie łódkę. No i jakbyś mnie zaczął gonić, w sensie, jak powie teraz, co nie? No, powiedz. No dobra, bo możesz gonić. No. Ale to ja Cię nawet nie uderzyłem. No to czekaj, to jakbym zaczekaj, zacz... to stój, stój, stój. Dobra, ja, ja będę skrzynki zaczął obiecać, a ty zaczniesz teraz, no. No ale zaraz, nie, to ja już wygrałbym. <grym> Znowu. <grym> jakby grać w akcję na machacie. No weź stań tutaj przy tym craftingu, co nie? A ja będę przy skrzynce i jakby, jak będzie akcja, to startujemy. Nie wiem, dobra, no. No to start, biegnij. Dobra, zrobiłem łódki, także no. Dobra, dobry tip na Manhunty. Nie dobra, to by było o! tyle na ten odcinek. Zostawcie sobie K. Możecie wbić do boruwy, bo Boruwa będzie też miał niedługo odcinek w kanale. Co nie Boruwa? Tak, tak, tak. No i oczywiście wbijacie na Discorda, bo to najważniejsze. Zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem. A Boruwa właśnie o nie! spada. No i Jest, Ja żyłem, dobra, Ello.